Załóżmy, że macie stragan z pomarańczami, a to tutaj to krzywa popytu na wasze owoce, albo krzywa korzyści krańcowych lub chęci zapłacenia. Za pierwsze 100 funtów owoców, a właściwie za setny funt, ktoś będzie gotów zapłacić 3 dolary. Ale za 101 zaproponuję nieco mniej. Dlatego to krzywa korzyści krańcowych z każdego kolejnego funta. Załóżmy, że postanowicie ustalić cenę na 2 dolary, i udaje wam się sprzedać 300… 300 funtów pomarańczy w tym tygodniu. Zastanówmy się, jaka jest łączna… łączna nadwyżka konsumenta, jaką uzyskali wasi klienci. Przypomnę, nadwyżka konsumenta to dodatkowa korzyść, za którą nie musieli zapłacić. Na przykład, jeśli ktoś kupił… niech będzie równo 100 funtów, i za te 100 funtów zapłacił 2 dolary, 2 dolary za funt, ale swoją korzyść wycenił, no nie wiem, na 3,30 centów. Zapłacił tylko 2 dolary, więc jego korzyść z tego funta, a dokładniej jego nadwyżka konsumenta, wyniosła 3,30 odjąć 2. Zatem klient, który kupił te 100 funtów, a właściwie nie 100 funtów, tylko ten setny funt, uzyskał nadwyżkę konsumenta równą 3,30 odjąć 2 czyli uzyskał dolara 30 nadwyżki konsumenta. Aby obliczyć łączną nadwyżkę konsumenta, trzeba dodać nadwyżki ze wszystkich funtów. Policzyliśmy już setny funt. Otóż można uznać, że jest to pole tej małej kreski. Narysuję ją w powiększeniu, żeby wszystko było jasne. Jeśli przyjrzymy się z bliska tej linii, będzie wyglądać Tak. Ma szerokość 1 funta, szerokość jednego funta i ma. Ta podstawa znajduje się na poziomie 2 dolarów, a u góry mamy krzywą korzyści krańcowych albo krzywą popytu, biegnącą tak. Ten punkt jest na 3 dolarach 30 centach. Aby ustalić nadwyżkę konsumenta dla tego funta, mówimy, za tego funta gotowi są zapłacić 3,30 to ich korzyść krańcowa, a płacą tylko 2 dolary. Zatem wysokość tego słupka to dolar i 30 centów. A więc nadwyżka konsumenta wynosi tu dolara 30 za funt razy 1 funt. Dlatego wyszła nam nadwyżka konsumenta wynosząca dolar 30. Można ją policzyć dla każdego z tych funtów. Na przykład dla 101. Wezmę inny kolor. Dla 101 funta wygląda tak. Dla 102 wygląda tak. Dla 103 – tak, dla 99 – tak. Jak zatem uzyskać łączną nadwyżkę konsumenta? Otóż wystarczy obliczyć pole obszaru między krzywą popytu a tą linią wyznaczającą cenę dwóch dolarów. Pole całego tego obszaru. Jeśli znacie już całkowanie, pewnie wiecie, że te słupki mogą mieć dowolnie małą szerokość. Można je zwęzić, przecież słupek nie musi mieć szerokości jednego funta. Może mieć pół funta albo ćwierć funta, po prostu będzie ich więcej. To nieistotne, jeśli krzywa popytu jest liniowa, ale jeśli nie jest liniowa, bardzo się przydaje. Bo wtedy coraz mniejsze i mniejsze, albo coraz węższe i węższe słupki coraz lepiej przybliżają kształt krzywej. Więc co tak naprawdę tu robimy? Zwłaszcza jeśli słupki są niewiarygodnie wąskie, jest ich niewiarygodnie wiele. Tak naprawdę obliczamy pole obszaru między krzywą popytu a linią wyznaczającą cenę dwóch dolarów. Zatem, aby ustalić łączną nadwyżkę, chcę, żebyście zrozumieli, bierzemy każdy funt, liczymy o ile więcej zyskuje kupujący w stosunku do zapłaconej ceny, a potem sumujemy te zyski dla wszystkich funtów. Dlatego łączna nadwyżka konsumenta to po prostu pole pole tego niebieskiego trójkąta. Podstawa tego trójkąta ma długość 300. Ten odcinek oznacza 300 funtów pomarańczy. Natomiast wysokość trójkąta… Tu możemy po prostu obliczyć pole trójkąta, ponieważ krzywa popytu jest liniowa. Gdyby nie była liniowa, musielibyśmy całkować. Tu wysokość trójkąta wynosi 2, więc pole trójkąta, pole trójkąta między krzywą popytu a linią 2 dolarów wynosi... 1 druga razy podstawa razy wysokość. 1 druga razy podstawa, czyli 300 funtów, razy 300 funtów, razy wysokość, czyli 2 dolary za funt. Razy 2 dolary. Nie tutaj. Razy 2 dolary. 2 dolary za funt. Funty się skracają, 1 druga razy 2 równa się 1, razy 300 równa się 300. Otrzymujemy zatem 300, a z jednostek zostały nam dolary. Łączna nadwyżka konsumenta wynosi 300 dolarów. Jest to pole między krzywą popytu, a linią wyznaczającą cenę 2 dolarów.